No cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym hangauciku kolejne ciekawe zapytanie mojej internautki, a mianowicie padaczka w dzieciństwie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat bez napadów, no i dylemat co robić, bo niestety trzeba przedłużyć prawo jazdy Dzień dobry panie doktorze, przejdę od razu do rzeczy. Za miesiąc dobiega końca ważności, końca ważność mojego prawo jazdy. 5 lat temu podczas badania lekarskiego zgłosiłam, że w dzieciństwie miałam trzy epizody padaczkowe, brałam leki do 21 roku życia, obecnie mam 41 lat i żadnych napadów ani leków. Od neurologa, do którego poszłam wtedy, otrzymałam zaświadczenie, że mogę mieć Prawo jazdy kategorii B Jestem krótkowidzem, no ja też jestem, prawda? Minęło 5 lat, w międzyczasie zmieniły się przepisy Mam prawko terminowe, w sumie to rozumiem, ale yy, zmieniły się przepisy odnośnie epilepsji Przejrzałem dziś sporo forów, obejrzałem kilka pana filmów i mam dylemat Jest wszystko jasne jak ktoś jest chory lub niedawno był chory na epi no, Też bym chciał mieć taki dylemat, prawda? Ja ostatni napad miałem w wieku 12 lat, potem do 21 roku życia brałam amizepin, potem już zostałam uznana za zdrową, no i jakieś 15 lat nie byłam nigdzie u lekarza, no bo po co, jak jestem zdrowa jestem nadal. 5 lat temu poszłam do przypadkowego neurologa ze szczątkową dokumentacją, którą mam, Przychodnie zlikwidowano, no żeby mi powiedział, czy w ogóle mogę marzyć o prawku i ku mojej radości dał mi zaświadczenie. Jak mnie potraktuje lekarz, do którego teraz pójdę? No, dzień dobry, miałem w dzieciństwie padaczkę. Czy mam go poprosić o kwestionariusz do EPI? No, ale ja jestem zdrowa od 20 lat. Wszędzie, gdzie podaję, że miałem epizody w dzieciństwie, ale czuję się naznaczona na całe życie. Czy pan doktor jakiś nie zgłosi mnie jako chorej, skoro jestem zdrowa? No, tutaj taka kwestia poboczna, czy jako krótkowic pójdę do, leka do lekarza, od tak zwanego prawa jazdy mam pójść do okulisty po jakieś zaświadczenie? Pozdrawiam, także yy, ktoś ma napady, ma dylemat, ktoś nie ma napadów od lat i widzę, że potrafi mieć dylemat jeszcze większy, ale no, na, zdrową, na zdrowy rozum, prawda jeżeli ktoś miał napad niedawno jak ktoś tutaj miał napad kilkanaście lat temu no to sytuacja jest tutaj diametralnie inna i chciałbym pocieszyć moją internautkę, Oczywiście sięgnąłem do Dziennika Ustaw, prawda, Dziennik Ustaw, tutaj masz pozycja jakaś tam bardzo ciekawa, to jest z zeszłego roku 2014 i przeczytaj sobie ten punkt 12 Padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub w przypadku naszej internautki posiadającą prawo jazdy kategorii i tutaj jest kategoria B nawet T, B do E po upływie jednego roku bez kolejnych napadów pod warunkiem przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich przez okres co najmniej 5 lat czyli rok bez napadów a nasza a przynajmniej moja, moja internautka mój widz ma już 15 lat bez napadów oczywiście jest tutaj ten warunek przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich przez okres co najmniej 5 lat prawda? czyli no, no, czym tutaj się martwić jedyne co bym mimo wszystko zrobił to bym poszedł do tego jakiegoś neurologa i tutaj popatrz Karta. Zaraz dojdziemy do karty. Tak wygląda karta konsultacyjna neurologiczna, którą musisz przynieść lekarzowi uprawnionemu do badań kierowców. No, jest tutaj jakieś oznaczenie podmiotu leczniczego, praktyki zawodowej lekarza. Z tego wynika, że może być to lekarz prywatny, może to być jakaś przychodnia. No i co on tu wpisuje? Dane osobowe. Tutaj widzę jakieś dane takie adresowe, czyli w tym przypadku będzie to kierowca i padaczka, data rozpoznania, tutaj musi tam powpisywać małe co nieco, dane dotyczące przeprowadzonej diagnostyki, czas trwania choroby, przebieg choroby, w tym data ostatniego napadu, no, no mimo wszystko warto mieć Jakąś dokumentację medyczną, przebieg i rodzaj leczenia, a jeżeli odstawiono leczenie, data odstawienia leczenia, czyli 20 lat, to jest naprawdę sporo. współistniejące schorzenia, uwagi dotyczące przewlekłych powikłań choroby, no i tutaj są różne takie tam jeszcze inne uwagi. Inna utrata świadomości, zaburzenia świadomości i tak dalej, i tak dalej. Czy można tej padaczki nie zgłaszać. No tutaj jest inny dylemat, zaraz przejdę, prawda? O, ale ładnie zrobiłem że wszystko stoi w tej chwili na głowie Dobra, jeszcze raz, cyk, jeszcze raz view I teraz zobacz, niestety jest tutaj taka ankieta jest to Twoje oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Instrukcja dotycząca ankiety. Musisz wstawić znak X, prawda? Yy... I idziemy do punktu 3.11. I niestety, jeżeli miałeś jakieś drgawki, jeżeli miałeś padaczkę, to musisz to ładnie napisać. Też nie wiadomo, czy to w tym przypadku nie były. Drgawki, drgawki gorączkowe, bardzo często niestety padaczkę rozpoznawano a to były tylko te drgawki gorączkowe, no ale nie kwestionuję tutaj rozpoznania, czyli musisz zgłosić padaczkę, omdlenia nudności, zawroty głowy, inne zaburzenia neurologiczne, no, no dużo tego jest, ale, ale do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Ano mianowicie, zmierzam do tego, że jest to wszystko pod groźbą odpowiedzialności karnej, prawda? Czyli oświadczam, że byłem świadomy konieczności i tak dalej, w celu konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny stanu zdrowia w celu istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku. Czyli jeżeli masz cukrzycę, to w porze epizodu ciężkiej hipoglikemii, Także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami. No i tutaj wystąpienia napadu padaczki lub drgawek. I tutaj najważniejsze, piątka rzymska. Pouczony o odpowiedzialności karnej z artykułu 233 kodeksu karnego, świadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Podpis, data, prawda. Czyli wracając do biznesu, niczym by się tu nie martwił, poszedłbym do neurologa, yy, poprosił go o wypełnienie tej karty, warto tą kartę przynieść ze sobą, lekarz się wtedy ucieszy, że nie musi karty szukać, no i jak no i po swoje, no wracając do tego okulisty, no, lekarz uprawniony do badań kierowców w przypadku kategorii B, ma prawo sam Cię przepadać, chyba, że masz jakąś skomplikowaną wadę wzroku, no to dobrze by było, abyś przyniósł, czy przyniosła jakieś zaświadczenie, jakąś opinię, jakąś konsultację okulistyczną Także na tym kończę i Zapewniam Cię jedno, no kilkanaście lat bez napadu padaczki, bez leków Według tegoż to rozporządzenia nie stanowi przeciwwskazania zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii A, B czy T, czy B plus E, prawda? Jeżeli masz coś ciekawego do dodania, oczywiście napisz to tutaj w komentarzu poniżej, pod tym filmiku pod tym filmikiem możesz też zasubskrybować mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy co jakiś czas staram się dać jakiś podobny filmik, zobaczę czy ktoś jest czy ktoś jest na czacie nikogo nie ma, także do zobaczenia w moim kolejnym wideo i na tym ten filmik dzisiaj kończę